Mówimy o takim filmie, który właśnie nie jest stworzony z konfliktu, z, z opowieści, ze scenariusza i szukamy jakiejś formy. To bardzo ważna jest świadomość tej formy, w jaki sposób się ją uzyskuje. Oczywiście uzyskuje się ją dzięki współpracy ze wspaniałymi, ze wspaniałymi współpracownikami, jeśli chodzi o film, bo ja miałam też szczęście pracować z niezwykłymi ludźmi. Ale to, o czym też mówiłam właśnie uczniom, to, to, to jest jakiś taki swoisty punkt widzenia, który przyjmujemy, to znaczy musimy sobie ułożyć jakoś ten nasz świat tak wizualnie, żeby móc go pokazać i przekazać i to co Państwo widzicie po lewej stronie, no to jest blok właśnie owa super jednostka i jest to korytarz bloku z te zdjęcia są takie, takimi zdjęciami typowymi, ja je tutaj na, nazwałam w cudzysłowie telewizyjnymi, bo, bo są to zdjęcia, które są zrobione bez specjalnej koncepcji. Natomiast po prawej stronie widzicie zdjęcia, które zrobiliśmy my, które były tutaj już naprawdę bardzo wystudiowane dzięki wkładowi wspaniałego Pawła Dylusa, który, który współpracował który pracował tutaj bardzo, niezwykle, również z jego asystentami też muszę wspomnieć, ale jakby zależy mi na tym, żeby, żeby, żebyście Państwo zobaczyli te różnice, po prostu to coś, co jest punktem widzenia właśnie takim niezwykle indywidualnym, daje, daje ten ogląd, daje te formy, sprawia, że, że ten film dokumentalny różni się od reportażu.